Ja? Nie. Nie ma sensu, ja nas No to chodź, Tak, Malutki tam jest, to uważaj. takie maluszki tam idą